Książka Tomasa Piketty'ego, kapitał w XXI wieku, ostatnio budzi duże zainteresowanie, bo porusza istotny dla wielu osób temat nierówności dochodów i bogactw. Nie zamierzam recenzować tej książki, orzekać, czy ma rację, czy nie. Posłużę się nią, by dać wam narzędzia do krytycznego myślenia, a wtedy osądzicie sami. Świetne jest to, że autor zamieszcza liczby i wykresy na stronie internetowej. Dane, z których korzystam, pochodzą ze strony, której adres widzicie. Zachęcam was do odwiedzenia tej strony. Znajdziecie wiele ciekawych wykresów. Patrzcie na nie z otwartością, ale też krytycznie, zastanawiając się, co ma sens, a co nie, oraz w które kwestie chcielibyście się zagłębić. Zacznę od tego wykresu. Wprowadza istotne zagadnienie. To nierówności majątkowe w USA w latach 1810-2010. Nierówności majątkowe mierzy się udziałem najwyższego decyla czy percentyla w całkowitym bogactwie kraju. Najwyższy 1% udziału w bogactwie to ta linia. A tu mamy najwyższy decyl, czyli 10% udziału w bogactwie. Ten punkt, zaznaczę go ciemnym różem, dowiadujemy się, że z danych Piketty'ego wynika, iż w 1810 roku osoby stanowiące górny, najbogatszy 1%, posiadały mniej więcej 25% bogactwa kraju. A najwyższe 10% miało w posiadaniu... wygląda na to, że prawie 60% bogactwa kraju. Widzimy, jak kształtował się trend. Tak wyglądał przez cały XIX wiek, aż do początku XX stulecia. Tutaj mamy wiek XIX i początek XX. Wyróżnia się ten okres, ostatnie dwie lub trzy dekady XIX stulecia. Często nazywa się go wiekiem pozłacanym. Wiek pozłacany kojarzy się z dużymi nierównościami majątkowymi. Wiek pozłacany. Jedno z pytań, które stawia ta książka, brzmi czy wkraczamy w kolejny wiek pozłacany. Patrząc na tę krzywą trendu widzimy, że nierówności majątkowe nie są aż tak wielkie, jak w powiedzmy oficjalnym wieku pozłacanym. Ale do czego to zmierza? I czy ludzie powinni się niepokoić? Pytanie, czy krzywa trendu ułoży się tak, jak w ostatnich kilku dekadach XIX wieku? Mniej więcej tak, jak na tym wykresie, tak jak w pierwszym wieku pozłacanym? Czy raczej wykres ułoży się tak? A może tak? A jeśli nawet krzywa będzie taka, to czy nasza sytuacja będzie identyczna jak w pierwszym wieku pozłacanym, z nieproporcjonalnym rozkładem władzy kojarzonej z majątkiem? Nad takimi pytaniami powinniśmy się zastanawiać w jaką wkraczamy rzeczywistość, jakie dane przekonają nas do którejś z opinii i jakie decyzje polityczne dotyczące innowacji, podatków czy edukacji mogą poprowadzić nas w którymś kierunku. Właśnie w te sprawy zagłębię się w tej serii filmów.